ulica Frederick Street w Aberdeen kolejny przykład gmachów z granitu nawet te nowe trochę się upodobniają wyglądem do tych starych tam jakieś nowe gmaszysko A tutaj jeszcze domek chyba z XVIII albo XIX wieku, Aberdeen, 31 maja 2014 roku.